witam wszystkich serdecznie kolejny odcinek mam moją ósemkę która jest zmęczona mam nadzieję że będzie widać tu jest pęknięta obita tutaj nic za bardzo nie widać poza tym że tutaj jakby ta krawędź zewnętrzna z tyłu wychodzi tutaj to było tu jest jakby rozchodzi się ramka tu jest mocno poobijane, tu jest wciśnięte tu jest też mocno poobijane wyświetlacz podróbka, nie ma już synchronizacji kolorów a tak wygląda wszystko ok rozładowałem do 13% bo tak jest zalecane żeby było jak najbardziej rozładowana bateria no co wyłączamy bardziej, że boję się, co tam zobaczę w środku. Produk sprzedawca mi pozwolił na wymianę baterii w własnym zakresie. Tylko na pewno się nie spodziewał tego, że własny zakres oznacza, że to będę robił całkowicie sam. Aha, najważniejsza rzecz. Damy sobie start. Ok, więc minuta... 20 sekundami mamy poślizgu między tym zegarkiem a tym co się nagrywa tak, śrubki mamy wykręcone spróbuję najpierw to wyciągnąć tak bo wziąłem sobie, przygotowałem termometr e, czemu tak pokazuje, 122 A jakiś syf musiał wlecieć do środka tak, ostatnio miałem to samo Ech, nie chciałem to użyć, żeby... Te mam przygotowanego hot-era, żeby to zrobić. Ale stojęcie, zaraz sobie naprawimy. Chcę, żeby to było w jednym kawałku. Że w razie W, jakby coś odkryłem w środku, że jest, jak to się mówi, nie tak jak powinno być. Żeby była podkładka do reklamacji. Dobra, powinno być lepiej. Nie, dalej jest. Coś nie tak. Nie wiem, czy będę musiał rozklejać go, czy nie, bo tak patrząc to, znając życie, jest bardzo mocno na Jana to zrobione. Dobra, z tego nie skorzystam. To się musiało zepsuć akurat teraz. A ja przed chwilą sprawdzałem. Ok, więc spróbuję to otworzyć. Siadam do stołu i lecę z tematem. Mam nadzieję, że wszystko widać. Spróbuję najpierw, tutaj jest lekko obita krawędź. Tu się wbić pod... OK. Idzie to szybciej i sprawniej niż sądziłem. W ogóle nie jest wklejone. Tu sobie pilnikiem lekko zaostrzyłem, żeby... Jak to się mówi mieć... Krawędź, OK. W ogóle nie ma uszczelki, więc spoko było poskładane, bez uszczelki nawet. Mocno na Jana. Eee, ok, co tu widzimy w środku? Eee, coś tu było mocno rzeźbione. Już to pokazuję. I dam bliżej kamery. Mam nadzieję, że ostrość się złapie tu widać ślady wody, tutaj też widać ślady wody i jakiegoś działania co tu jeszcze, tutaj jakieś dziwne farfocle są nie chcę metalowym elementem tu pokazywać gdzie wezmę sobie, o. żeby nie było pincetę taką, ona jest obojętna termicznie i elektrycznie nie ma w ogóle uszczelki, ani tu, ani tu taśma jest oryginał ta taśma chyba też jest oryginał tu jest coś chyba z resztki z podklejki zaraz spróbujemy trochę ściągnąć coś tutaj jest, jakaś resztka z podklejki tu jest jakiś lat dziwny tutaj tak samo no, coś tutaj było kopane tutaj jest jakaś plomba Ktoś coś robił. Tutaj naklejka jest ściągnięta z chyba płyty głównej, więc coś tu się już kiedyś działo. Ech, wiedziałem, że tanio nie znaczy dobrze. Więc tu jest jakaś kapa, jak to się mówi. Ech, nie wiem, co, co odkryję, jak ściągnę baterię i odkręcę śrubki. Jeszcze tak patrzę, czy są wszystkie śrubki. Na razie nie widzę, żeby coś brakowało, bo zazwyczaj coś brakuje po takich numerach. Tu przy kamerze też jest jakieś to takie przydziobane. Nie wiem, czy będzie widać. Jest to jakieś takie przydziobane. No, wyświetlacz jest tu pomarszczony, tu... Tu coś ocierało nie wiem, czy bateria jest źle wklejona, albo coś zobaczymy Teraz to wyciągnę odłączę tasiemki i zobaczymy dalej, co tu się dzieje albo co się nie dzieje dobra startujemy sobie dam tak i co my tu potrzebujemy? krzyżaczka Na szczęście sobie przygotowałem wszystkie narzędzia no rzaczek jest. Zaczniemy od tego. Jakoś tak mocno to dowalone jest. Tak mi się wydaje. Ech. Dobra, paluchami. Nie podoba mi się to. Nie ten śrubokręt. Ten. Ten już jest mój trzeci telefon, co robię. A ten... Ten mi się najbardziej nie podoba z tej całej trójcy. Jest najbardziej tutaj coś było robione. To tak grubo. Tu jest jakiś ślad jeszcze od tej kamery, czyli ona za bardzo chyba dobrze nie dolega. OK, czyli tutaj jeszcze będzie śrubka pod tym gdzieś. Jest. Może teraz pójdzie Poszło Coś pod blaszką widać Pod blaszką Nic nie widać Rozłączymy sobie konektorek Z wyświetlacza Teraz który jest Jeszcze chyba ten trzeba wyłączyć No, chodź. Ok. Czyli mamy dwa. Yy, bateria to jest chyba ten. Zaraz go wyczepimy. Przynajmniej mam taki zamiar go wyczepić. Ok. To będzie bateria. Jest wyczepiona. I teraz potrzebujemy te śrubki stąd. I zobaczymy co tu się działo. Jakieś to takie pomasażone, niedokręcone. Te śrubki se dam tutaj na bok. Bo znając życie widzę już, że są różne długości, co mi się nie podoba, bo zawsze z tym mam problem. Ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nic złego. Cytę. jeszcze na ślubka. Zobaczymy sobie przybliżę do was Żeby było jak najwięcej widać w jakim to jest stanie Tak jak mówiłem, tu jest jakaś polepa jeszcze Została, tutaj jest jakiś ślad odciśnięty Kamera prawdopodobnie jest oryginał Mam nadzieję, że widać Nie wiem, czy zoom się złapał Tu jest o jakieś otarcie, tu są otarcia jest to pomarszczone, tak pod kątem, nie jesteście w stanie widzieć, ale widać, że bateria się odcisła na tym wyświetlaczu, na tej folii. Co tu jeszcze widać? Słaba jakość, tutaj z tego plastiku wylewka wyszła na ramkę. Nie jest to jakiś tam chyba oryginał, mega, ale przynajmniej są wszystkie śrubki. wyświetlacz nie będziemy męczyć trutona i tak nie ma, więc nie będziemy, jak to się mówi, się nad tym rozwodzić ok, teraz zobaczmy tutaj do środka tego nie zrobiłem, ktoś tu to masażył nie wiem czemu, tutaj jest też coś takiego dziwnego tu jest naklejka uszkodzona, tu naklejka jest przełamana więc ktoś tutaj coś kopał tu jest resztka podklejki. O, uciekałem trochę za bardzo. Resztka podklejki. Tu też jest resztka. Tu jest ogólnie wyczyszczone. Tu jest syf. Tu jest też mnóstwo, mnóstwo syfu. Nic więcej na razie nie jestem w stanie powiedzieć. Tym bardziej, że to jest moje pierwsze urządzenie, co rozbieram ten model. Tu mi się to bardzo nie podoba, że tu jest jakieś takie, nie wiem, czy to mi się w stanie, tam w stanie pokazać, takie zacienione jest tutaj tak samo, że to jest takie jakieś jakby zalane topnikiem coś robione albo coś takiego, nie wiem, zobaczymy co to pokaże dalej, zobaczymy jak się ściągnie baterie, co będzie widać pod spodem czy to jest na oryginalnej, bo niby są dwie wklejki zobaczymy co będzie dalej materia jest wyciągnięta co wyciągamy wyciągamy, zobaczymy tu nie widzę nic więcej wolę teraz w razie w przestać to robić i zgłosić, że jest coś nie tak, niż żeby Później płakać. Tu coś tak, nie wiem czy to będzie widać. Tu jest coś masażone, jakieś farfocle są. Możliwe, że tylne szkło było kiedyś wymieniane. Może dlatego też tutaj to jest całe takie zryte. Tu. Tam jest syf. tu Nie widać na pewno, ale jest. Dobra, biorę się za baterii. Ok, spróbujemy sobie tym. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Teoretycznie metalowy element przy baterii nie jest zbyt bezpieczny, ale Zobaczymy, jak to pójdzie. Podklejka daje siwe znaki. No. Okay. Cały moduł się rusza. Z jednej strony. z drugiej strony. I Teraz teoretycznie, jak patrząc na oryginalną, tylko nie wiem, czy ona ma być tak, czy tak, się okaże. To tutaj powinna być jedna połówka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Czy da to radę puścić? Na razie idzie. Zobaczymy wolę delikatnie, żeby wszystko wyszło niż tak jak kiedyś robiłem, że się to wszystko wypruło. ale dźwięk jest dobry, więc wyszła cała tyle dobrze, ale trzyma jak wściekła, chyba jeszcze oryginał teraz zobaczymy, czy na tą da rady mi się wkręcić tą drugą Mało, a stabilnie. Damy radę. Dźwięk jest dobry, więc lecimy z tematem. Okej, okay. ja sobie muszę zobaczyć, która minuta leci, 15 i zoom się stracił, dobra, zoom jest okej, okay, to sobie ściągniemy spróbujemy się tu dorwać teraz do tej podklejki od góry Działa. Tylko że za bardzo ta pinceta nie chce tego łapać. Weźmiemy sobie taką einfachową. Ona jest bardziej ostra, ale ona też sobie z tym za bardzo nie radzi. Nie chce tego porywać. Bardziej, że nie chcę nic tu uszkodzić, na razie idzie. Dźwięki są fajne. Wyszła cała, nic się nie urwało. Ech, brawo ja, tym razem się udaje. W sumie też tutaj jest fajnie, bo nie, nie jest przez całość. Tylko tu są jakby cztery osobne. Więc jest git. Trochę podklejki tutaj zostało. Ok. Nie ma jak to pazur. W sumie mam poobcinane, to nie widać. Żeby coś one chciały brać. Zobaczmy tutaj dalej, no chodź, zacząć ciężko, a później to idzie, no, ciężko to idzie, ok, tak, złapiemy, i lecimy z tematem. Czyli się udawało bez podgrzewania. Chciałem grzać, ale wyszło, że nie ma potrzeby. Więc się udało. Jak to się. O, bateria sama teraz aż, aż podskoczyła z radości, że zaraz będzie wymieniona. Ja sobie wyczyszczę, bo to się chyba zaraz przyda. Jak wygląda bateria od drugiej strony? Tu są jakieś dziwne ślady. Bliżej, żeby było widać. Takie świecące się ślady. Nie wiem, czy to jest po podklejce, czy po tym, co się działo w środku. Są takie ślady jakby z zalania, albo coś takiego to się udało rozmazać, albo po topniku, albo po czymś to było od strony płyty więc stawiam na to, że coś tutaj było rzeźbione dzisiaj baterię sobie odłożymy na bok zresztą tutaj też widać, są jakieś takie ślady ktoś coś tutaj z tą płytą rzeźbił prawdopodobnie podlinkuję tutaj jednego fachowca Mam nadzieję, że coś będzie w stanie mi powiedzieć, co tutaj było robione Jak znajdzie czas i będzie taki miły Bo mi ciężko powiedzieć, ale wygląda na to, że ktoś coś tu robił Tym bardziej, że ta naklejka, teraz widzę, ona jest jakaś taka, no... Niedojechana Mam nadzieję, że to widać Taka niedojechana Więc coś tu było kopane Nie wiem co, ale coś tu było kopane Mam nadzieję, że nic, przynajmniej ja nie narobię. Wezmę sobie teraz przerwę na chwilę, bo mam 20 minut, a później ciężko mi się to montuje z racji tego sprzętu, co używam. Więc przerywam, dosłownie na chwilę, patrzcie ile tam jest, przerywam i zaczynam na nowo nagrywać. Okej, okay, jesteśmy dalej musiałem sobie przerwać, jak mówiłem, żeby po prostu umieć to zmontować bo na tym sprzęcie co robię, jest problematyczne, jak jest duży plik no i dobra, mamy wyczyszczone teraz wyczyszczę sobie ramkę, bo jest zadziobana wezmę sobie w tych zestawach, były takie fajne śrubokręciki albo sobie wezmę tą szpachelkę szpachelkę, oblecę sobie wszystko Daję zoom i lecę z tematem. Jest. tylko takie jeszcze z ciekawości. Zobaczę, gdzie to jest rozciosane. Bo tu jest pęknięte, ale w środku nie widać, żeby było pęknięte. Ale jest w środku syf. Najpierw wyczyszczę, później wezmę pędzelek i to lekko opędzluję. Jak to się mówi, jestem laikiem, nie, nie robię tego dla zarobku ani nic, ja to robię dla siebie, bardziej dla Was. Bo jak czasem mi przychodzi nagrywać filmik jakiś i zaczyna buczeć mikrofon, to jest naprawdę dla mnie wkurzające. Bo ja to muszę montować, mimo że były specjalnie zbierane pieniądze na mikrofon, który teraz używam. Były specjalnie zbierane pieniądze, a nie zawsze jestem w stanie użyć To chcę przynajmniej, żebyście mieli te audio jak najlepsze Że mimo, że co, co robię, może nie jest treścią, ani jakością najlepiej wykonane Ale żeby przynajmniej te audio było dla Was jak, naj, jak najmniej wkurzające, jak to się mówi Więc, jak to się mówi Staram się dlatego, też wymieniam tą baterię, bo tak gadaliśmy ze sprzedawcą, który mi to sprzedał, że prawdopodobnie wina leży po stronie baterii, że bateria po prostu umiera i taki jest efekt. Ale powiem szczerze, nie wiem co ma bateria do buczącego mikrofonu, jak się nagrywa. Ja bardziej stawiam, że coś tu będzie jeszcze spieprzone. Jakaś maniana będzie odwalona jeszcze, dlatego to wszystko jest nagrywane na bieżąco, żeby była podkładka. Że jak będzie dalej źle działało, to będzie możliwość reklamowania. Mam nadzieję, że nie odbiegam za bardzo standardom, jakie robią serwisy. Bo tak patrząc, że nawet nie dali uszczelki, to chyba troszeczkę jest wyżej jakoś ode mnie. Znaczy, ja mam wyższą jakość. Ja przynajmniej to wyczyszczę z poprzednich napraw, które tutaj musiały mieć miejsce. Dobra, wezmę sobie pędzelek. Gdzieś tutaj miałem pędzelki. Pędzelki, pędzelki. Pędzelki są Mamy takie małe pędzelki. Nie do tego, ale jak to się mówi dają radę dają radę. Ja nie chcę tego syfu tu w środku paluchy na pewno zostawię, choć troszeczkę postaram się nie pościerać. W sumie chyba to niepotrzebnie odklejałem. To niepotrzebnie odłączałem bo bateria jest tu ale wtyczka z baterii wygląda ok dobra. nie wiem czy to było widać, bo mogłem pociągnąć poza kamerę wszystkie farfocle chcę wygonić stąd bo jest ich troszeczkę coś tu było kopane, tylko ja nie wiem co tak to jest, wolałem kupić taniej bo ten telefon co nagrywa teraz był trzy razy w serwisie aż wymienili płótę telefonu, prawdopodobnie wymienili całą e, tą płytkę e, baterie nie wymieniali, coś jeszcze tutaj kopali, trzy razy coś było wymieniane, naprawiane i za ostatnim razem, aha, jeszcze nawet wyświetlacz mi wymienili, bo wyświetlacz tracił kolory w tym telefonie, co teraz nagrywa no i jest teraz Atom praktycznie nowy telefon, ale trzy razy trzeba było oddać na serwis i udokumentować, że coś jest nie tak więc, jak to się mówi czasem się opłaca, czasem się nie opłaca w moim wypadku wolę, żeby działało i dyskomfort rozparowywania z zegarkiem i tak dalej biorę na siebie, żeby po prostu działało. Dobra. Teraz bym musiał wkleić baterię. I teraz tak. Widziałem filmik, żeby to nie przeciągać. pan Rafał ogląda, to proszę mi powiedzieć, czy te baterie są warte czegokolwiek. To jest proliper. Niestety nic lepszego nie trafiłem na ale drogo. I teraz muszę zrobić przystawkę. To będzie tak. I to będzie prawdopodobnie tak. Więc to muszę wkleić tak. Jak się nie mylę. Jeszcze raz zobaczę. To będzie tak. To będzie tak. Tylko, że... Mam jakiś syf, wszystko się poprzyklejało, co wyciągnąłem z tego, dobra. Eee, chodź, chodź, chodź. To jest to, że to jest mój trzeci telefon, co robię. I nie chcę tego za bardzo zmaścić dam sobie tak, żeby widzieć ok, stawiam na to, że gdzieś jakoś tak, w miarę mi się udało. Widziałem, że jakimiś metalowymi elementami to dociskają. Ja wolę paluchami, paluchy przynajmniej mi może urwać, ale jak to się mi zwarcia nie zrobię. Żeby no, żebydę naładowany. Na razie nie jestem naładowany, więc jest OK. Um, spróbujemy sobie to ściągnąć. Troszkę mi się ręce trzęsą, bo wypiłem kawę. Jestem, jak to się mówi, na kofeinie. To już bym nie chciał robić metalem. Tym bardziej, że to jest przy, przy module zasilania z baterii. Ok. Pyk, cyk, jest, tylko że syf musiał tutaj wszystko to ogarniać i teraz tak, teraz góra, tutaj też jest folia ochronna, pyk i pyk, dobra, mam nadzieję, że tego nie spierdzieliłem za bardzo, jeszcze raz przydmuchamy. Mam nadzieję, że to wygląda lepiej niż było. Niestety pozostawiam paluchy. Choć może wezmę troszeczkę. Wytrę przynajmniej troszkę moje paluchy. Paluchy mogą być, jak to mówi Pan Rafał. Chińczyki nawet zostawiają paluchy. Ale syfu nie chcę mieć w środku. Dobrze. Ściągamy pełną podklejkę. A tak to średnio wyszło, ale myślę, że to się jakoś obędzie. Tak patrzę, że tutaj tu jest, jest taki dziwny ślad. Mam nadzieję, że będzie widać. Tutaj jest taki dziwny ślad. Koło zgrzebu. Takie przebarwienie. Dobra. I tak, dajemy sobie do gniazda. Wskoczyło. Zaznij, że to jest całkowicie nowe ogniwo. To ta tasiemka nie jest w żaden sposób zagniecona. Tylko troszeczkę mało miejsca dałem tutaj koło... wibratora. Ale okej. Okay. ok, pasuje. Tu dałem więcej miejsca niż tu, ale tu są taśmy, uznajmy, że błąd z mojej strony, tu się udało w miarę równo, jest ok, wyciągniemy zaś zasilanie, żeby czegoś nie narobić, lekko podociskam paluchem, jest ok. Zobaczmy, która minuta dziesiąta, w miarę. ok. Dobrze, czyli to mamy przygotowane. Wiemy, że coś tu było robione. Jeszcze tutaj to wytrę. Uszczelkę mam w innym pomieszczeniu, zaraz po nią skoczę. Więc jak to się mówi, jeszcze tutaj to przelecę wycieram moje zajebiste odciski, ale niestety i tak zostają ślady po poprzednich naprawach. Teraz tak. Teraz tutaj jest coś do wyczyszczenia. Poza tym, co tutaj jest. Ok, to się aż dźwiga tu. Mam nadzieję, że to widać. Każę to ta folia, jak ciągnę, to aż to się dźwiga, ale to usuniemy, bo nie wiem do czego to jest, a skoro i tak nie jest wklejone dobrze, to wyrwę to. Prawdopodobnie to jest, żeby trzymało się to wszystko kupy, no ale zobaczymy, co tutaj dalej. Zoom jest, muszę poprawiać. Okej, okay, coś tu widać, jak patrzę zbliżę, z bliska, nic, nic tu nie ma. Tutaj wycią Tutaj są jakieś resztki, resztki, resztki tego, tej uszczelki. Tutaj nic nie ma. Czyli co, można powiedzieć, że spróbujemy się pozbyć paluchów moich. Jakieś, nie wiem, mam takie wrażenie. nie po potem wyświetlacz. Jakby był wstępnie naprężony. E, coś płaskiego, żeby spróbować. Najlepiej by było szkło jakieś, albo coś takiego większego, płaskiego. To jest nierówność stołu, Bo tak skacze, tak nie skacze. Stawiam że nierówność, a to jest płaskie, jest okej, okay. dobra, tutaj nie widać, żeby było krzywe, czyli po prostu stół. Tu mam paluchy wytarte, dobra. E jest 42, przerwę, żeby zaś do montażu było łatwiejsze, jest powiedz, jest 51, 52. Dobra, idę po uszelkę, zaczynamy składać tego pieruna. jak coś odkłada na dłużej nie mogę tego znaleźć miałem to tu to nie jest małe gdzieś może pod czymś gdzieś przy dołączyłem uszczelkę z ekranu niedobrze. Tak, to nie to miałem tutaj jak w komplecie Zobaczymy, może gdzieś tam w pudełku jest może może może że to dałem nie, nie ma w środku w środku tego nie ma i chyba coś mi spadło trzy ślubki są trzy ślubki Tutaj są cztery ślubki, co? ok. Eee, teraz muszę przerwać i poszukać muszelkę, bo nie wiem gdzie ją no. Trudno, w razie to tak leży, wszystko było nakopane co mogło być, teraz tylko muszę poszukać i nie wiem gdzie ją Dobrze, wiele minut później nie znalazłem. Albo, dobra, najciemniej pod latarką. Eee, to będę musiał zamazać. W pudełku co miałem z tym znalazłem muszelkę. Jestem zajebisty. Najciemniej pod latarni. Ok. Ym... Czas leci, szukałem, znalazłem To może z nerwów Troszeczkę myślałem, że tutaj nic nie będzie podziane, a jednak było Zabra, zoom Lecimy yy, To prawdopodobnie będzie tak jest zafarfoslowane, bo to chwilę czekało, chyba ponad dwa miesiące. Dobra, spróbujemy to zrobić. Mikrofon włączony, teraz tak, który, a jest gdzie? Ma być co? Tak spróbujemy, od tej strony. I spróbujemy od tej najdłuższej krawędzi. Tylko że tutaj mamy jakiegoś farfocla. Ręce się często nie jest dobra rzecz do takich dokładnych rzeczy. Ta uszczelka też tak nie wiem, czy jest super dopasowana, czy nie. I teraz tak weźmiemy sobie totołój. I sobie przelecimy tutaj te wszystkie krawędzie, żeby to docisnąć wstępnie, później ekran jeszcze dociśnie, ale tak, żeby było już wstępnie ok, niech to ma przynajmniej troszeczkę tych parametrów, co powinno mieć, a mianowicie troszeczkę odporności, odporności, jednak w pracy tam się może coś dostać a że troszeczkę dużo pracuje z metalem więc metalowe opiłki i elektronika się raczej nie dodaje dobra udało się okay. uda się to ściągnąć Odchodzi razem z uszczelką, odchodzi razem z tą osłonką. Spróbujemy. No. Tak mocnie trochę docisnąć pincetą punktowo. Okej. Okay. Kawałek poszło, tylko że tylko kawałek i to się bardziej urywa niż idzie. No chodź. Też jakaś lipna ta uszczelka jest. Mam nadzieję, że jest. Uprawiam zoom Lipa ta uszczelka. OK, poszło kawałek dalej, tak jakbym bym chciał. Chyba sobie zaczniemy od innego roga. To też tak się trzyma, jakby nie chciał? Chyba jeszcze miałem to odtłuścić bo widocznie to całe tłuste jest Ech. spróbujemy gdzieś tu tutaj w miarę trzyma ok schodzi tutaj ta uszczelka jest jakaś taka mało dociśnięta mam nadzieję że to ekran dociśnie Zobaczymy, schodzi, tutaj mnie właśnie ten, ten moment interesuje, muszę sobie to podtrzymywać, bo to się w ogóle tutaj nie chce kleić, miałem to umyć, miałem to umyć, dobra, udało się, teraz tak, mm. Baterie sobie wepniemy później. Mam nadzieję, że wszystko widać. Poprawiony zoom. I teraz tak, zaczniemy sobie od tej tasiemki. Tak jak kończyliśmy, raczej zaczynaliśmy. Paluszkiem, ładnie. Na wyczucie. Nic na siłę, tylko młotkiem, jak to się mówi. A tutaj muszę sobie to jakoś tak ponaciągać, żeby było git. No. Mhm. Tak to rób. Chcę tak to delikatnie zrobić, że aż to wszystko leci. Chcę gniazda uszkodzić, jak to się mówi. No chodź. O? No, chyba było. No co jest? Nic nie uszkodziłem. To tak delikatnie robię, że nawet tego nie umiem sadzić. staram się bardzo delikatnie o, wskoczyło dźwięk satysfakcji leciutko docisłem Warwocle nie znikają okay. teraz jedna tasiemka ta bardziej oddalona Fajny dźwięk. Jest OK. I spróbujemy baterię. Zamkniemy na próbę i zobaczymy czy odpali. To mnie głównie interesuje. Tylko nie. O, jest jabłko. Jest pełny ekran. Uf, troszeczkę ciśnienie zeszło nie. nie wiadomo w jakim stanie jest bateria nie, jest ok kod działa w sensie ekran działa system karty sim zablokowany, no i dobrze Przełączniki działają. Teraz chyba głośność nie działa. Wydusimy go, wyłączymy. OK. Można powiedzieć, że do tego momentu się udało. Teraz wracamy do blaszek. Trzeba je poskręcać. Otwieramy. Tak żeby tą uszczelkę nie zniszczyć, pinceta. Weźmiemy sobie tą, co nie przewodzi prąd. I ona było chyba tak. No chodź. Tak. tylko chyba tak nie jeszcze tak, tylko tak tak ona musiała być pyk, pasuje tylko coś mi jednej śrubki brakuje, coś mi się tak wydaje chyba jednak mi się nie wydawało, że jedną gdzieś wyteleportowałem Super, śrubokręciki. Na razie wszystko delikatnie pułapię. Mhm. Śrubokręcik nie lubi śrubek. Mam na szczęście tutaj neodyma i neodym zawsze pomaga z takimi panami, którzy nie chcą za bardzo się poddawać przykręcaniu. Okay. Kawa i, i naprawa telefonu się nie dodaje. Okej. Okay. Okay. Pyk. Pyk, pyk. I teraz tak. To sobie damy tu. Nie wiem, że gdzieś słyszałam jedną śrubkę i znalazłem. Dobrze, słyszałem, że mienna poleciała. I teraz ją jeszcze musimy wprowadzić tu. Niepotrzebnie chyba to odkręcałem. Jak to zawsze, laik nie wszystko dobrze robi. I zazwyczaj za dużo rozkręca względem tego, co trzeba. I teraz tak. Mamy ściągę, bo tu została plomba. Którą usunę. tutaj nie bruziła hm. jednak ta śrubka co tam jest muszę wyciągnę z racji bezpieczeństwa jak gdzieś tam dotknie płyty to mogę coś usmażyć tym bardziej że to jest pod zasilaniem już nie chcę tego zrobić. Chcę, żeby to urządzenie działało jak powinno. Okej, okay, teraz jest dylemacik mały z tego tytułu, że... Hmm, tą śrubka wiem, gdzie była. Nie ma problemu, jak to się mówi. Tylko, że to nie ten śrubokręt, tylko ten. A śrubka wiem gdzie była gdzie ma przyjść Ale mi ten się nie chce trzymać bo tutaj ta zasrana uszczel plomba została Ej, Bozie, Bozie, bozienko Trzeba sobie to tak lekko zmasażyć. Wydłubać ten syf, co jest w środku. Brawo. Brawo ja. Bo to się już w ogóle nie chce trzymać. Damy sobie jeszcze raz neodymem. Trzyma się. Teraz tak blaszka mniej więcej na pozycję, drugim paluszkiem tak, do dziureczki. Uh -huh. Weźmiemy sobie inną śrubkę, która o, od razu sama wskoczyła. I sobie złapiemy już na jeden punkt tą blaszkę, żeby mi to nie jeździło aż tak. Będzie bezpieczniej. I tutaj przychodzi krótsza. Hmm. I ta śrubka mi poleciała do środka. Teraz dwie złapałem. To będzie taka krótsza. Mhm. Wszystko na spokojnie. Że ta krótka druga będzie też tam, gdzieś koło płyty. Więc już będziemy mieli dwa punkty podparcia, więc przynajmniej mi blaszka nie powinna uciekać względem otworu. Ok, mamy drugą. Ale wszystko popalcowałem, więc będzie trzeba wszystko za się czyścić. Tu mamy tą jedną długą i spróbujemy ją teraz tutaj wprowadzić do środka złapała wszystko jest ok troszeczkę ekran muszę bardziej do siebie położyć żeby nie naprężać taśmy bo nie wiadomo co tutaj już pokopane jak to się mówi mój sposób i delikatność też może nie jest najlepsza dla urządzenia ale ja muszę jeszcze wykopać Ach, teraz wiem, że trzeba skalpel sobie odgarnąć. muszę wykopać sobie z tego tutaj z tej śrubki tą naklejkę bo mi ten śrubokręcik za grzechy, nie chce tego skręcać też patrząc na jakość jakość tych gratisowych narzędzi to i tak nie mogę mieć żadnego żalu do tego ale jest OK mamy skręcone wszystko Podokręcałem Jeszcze raz sprawdzę to co tutaj kręciłem trząsące się ręce nie pomagają ok Aż ja już zostawiłem ślad spotu bo nie powiem troszkę w stresie jestem jak to robię i teraz tak zaczynamy to wkładać Aha ja za późno odciski zostaną i tak prawdopodobnie tego telefonu nigdy nie sprzedam no, bym nikomu tego nie, nie wcisnął z ręką na sercu, że jest 100% sprawny, bo nie wiem, co tutaj się działo prędzej. Coś to pręży, Dane śrubki, pentalopy. Tak samo numerek z, z neodymem i aż fajnie to się skręca. Piek. Druga śrubka Lecimy z tematem. Teoretycznie udane. Zobaczymy teraz, tak? Uruchamia się. Jest ok. Jak to wyszło? W miarę ok. Ech. Troszkę stresa miałem. Ponad godzina. szukania uszczelki, która była na stole. Brawo ja. No, dobra. Zablokowałem. Ale no, to działa, to działa, to działa. Dobra. He, chyba tyle, dziękuję za obejrzenie, dam później znać czy się to udało, w sensie czy buczenie mikrofonu znikło, czy będę musiał pisać do sprzedającego o reklamację. Jak coś to mamy dowód, długi dowód, jak to wyglądało prędzej co było robione. Dobrze, dziękuję za obejrzenie i za wytrwałość jak ktoś wytrzymał do końca. Do zobaczenia, cześć.